Dobra, dobra, się widzowie, dzisiaj Minecraft. Ehm, pewnie no nikt mnie nie zna, ehm, ale powiem tak, Miałem kiedyś e, kanał na YouTube, więc ci co wiedzą o mnie, o moim starym kanale na pewno myślę, że kiedyś powrócę na ten kanał, e, chociaż mam taką tak myślę, że kiedyś się takie coś stanie ale dobra, nie teraz o tym tylko dzisiaj e... dzisiaj sobie zabramy w Minecrafta e, wyjątkowo dobrek edition ale pewnie będziemy też brali na Java e, i to nie raz ale dzisiaj dobrek edition co, ja robę, kurma e, tak, dobrek edition ziarno generatora jakieś sobie fajne wybierzemy o, Bym nie chciał. dobra, może być to I jakby co, to takie randomowe trochę On mm, takaż służędna dobra, więcej mi się nie chce zmieniać patrzę, jakby zasobów nie mam a nie, jednak mam e, ale dobra, nie nie dodaję żadnej, żeby rozgrywka była też jak najładniejsza przy okazji mm, ja tu tylko oj o cholera dobra, nieważne, nie ważne, tutaj jeszcze sprawdzam nagrywa się wszystko e, dobra jakby co macie e, specjalnie wycięty kawałek ekranu, żebyście nie widzieli chodzi wycięty tak, że widzicie na przykład nie widzicie napisu Minecraft, bo ja też muszę sobie podglądać tutaj na dole czy wszystko działa, czy się nagrywa a żebyście wy mieli, nie widzieli tego yy, paska. Więc to jest specjalnie wycięte. W nie wycięte, tylko tak sobie jest to wiem, że mi nagrywać taki kawałek ekranu. Tak specjalnie właśnie. Nie wiem ile ten film wyjdzie, bo tak szczerze wam powiem. Dobra, tutaj mogę. Nie nawet na co popatrzeć, bo mi nie pokazuje, ale dobra. Mm. Kurde, widzisz. No właśnie, już w... na samym początku nagrywania już pierwszy błąd zrobiłem. E, ale dobra, nieważne. Co mi tak na to zapierdziela? To... Chwila. Co jest? Na Java tak mnie zasuwa. E, Czuje Boże świętnika, duża czułość. Eee, przepraszam, jeśli czasami będzie słowa jakość dźwięku mojego mikrofonu, ale miło... co tu tak dziwnie tak... naprawdę ważne. Może dlatego, że długo nie grałam na bedraku. Eee, jak będzie mnie dziwnie słychać, to z tego powodu... Dobra, może pod koniec filmu o tym powiem, ale no, żebyście dobrze mnie słyszeli, musiałem dziwnie ubrać słuchawki, bo mikrofon się okazał, że jest w ogóle w innym miejscu, niż powinien być. Że mikrofon mam w słuchawce. Tak, dokładnie, mikrofon mam w słuchawce. Tak szczerze to biedno to trawbiasko, może będzie tutaj gdzieś kowal. O! kowal, Właśnie, tego szukałem Dobra, naszym celem... Nie wiem, co może być na naszym celem na no, przejście gry, no. Jak chodzi, to nie będzie speedrun, to będzie raczej survival, taki liźny survival. Eee... Tylko też nie wiem. A nie, będziecie usłyszeć... Te, te, te, te dźwięki z gry, przecież to nie nagrywarka telefonowa sorry ziomu, że ci w domek, ale powalu, ale no są sprawy ważne i ważniejsze to jest ważniejsze Czemu ten styżim rzemieślniczy tak dziwnie wyglądał? Tak dziwnie wyglądał jak flipunku, dobra, nieważne. Teoria spiskowa. Crafting na bedrock edition jest opętany. Potwierdzę to, e, nawet nie wiem co. Ale tak jest, musicie wierzyć. Jak nie wierzycie, to tam, to w ogóle. Idźcie tak jak w kawałek. Eee... nie wzięłam. Co ja? Eee... dobra, nieważne. Co eee, Coś chciałam powiedzieć i zapomniałem masz no kurno. Eee, jak sobie przypomnę, swoje nic no. O! Ja pierdzielę myślałam, że to taki... spadek w domu na czas nagrywania akurat mogłem je wyłączyć. No tak. No ale bez przesady. No tak powiem, jakbym spadł, to by się szybko zakończył ten survival. Jeju, ale może mi tak dużo tych acigmentów nie dawać? Bez przesady. Dobra, kopiemy węgiel. No my na śląsku jesteśmy. Ja nie na żartuję. To nie śląsk, Ale węgiel się przyda. Na pochodnie czy tam później, no. Na... na przepalenie. Ja pierdzielę! Spider Jockey No gorzej być nie mogę! Bo no dożej... Chodzi. Poczekaj, co się mówi o Spider Jockey? Czy się mówi o. Ee... Jakie szkielet po angielsku? Dobra, nie chce mi się teraz kombinować. To jest miedź, więc miedzi nie potrzebuję. No idź z tym Spider-Jakoyem. z Chyba tak się mówiła, ja nie pamiętam. O cholera! Zdachnę! Zdachnę! Zdachnę! Nie żyję! A nie, jednak żyje. Jest dobrze! Panika! Ja z Drawi oduszył, że trzeba poczekać, żeby ten miecz się naładował, żebyśmy walnąć. A to można wspomnieć tym mieczem w modu. litości. To jest jakiś sponar tych walentów. Ja tam nie idę. Walić, walić. Nie wiem w jakiej jakości będzie ten film, pierwszy raz w ogóle nagrywam na komputerze, tak? Pierwszy raz. Ale w jakiejś tam będzie. Tam 480p. O, czemu powiem. Nieagresywny, bo ciemna nie ma. Masz cholera. Ja pierdzieła, serio to już zielazo? YouTube, to nie było przekleństwo, spokojnie. Spokojnie, nie dawał ograniczeń, bo tutaj się robić. Raz dał mi YouTube ograniczenia i teraz nie zdziwię się, jak wszyscy się zaczną śmiać. Eee, dał mi ograniczenia na filmie. Na którym nic nie mówiłem. Za... ...wygarne sąnictwo. Ale chodzi... Rozumiecie, za wygarne sąnictwo, choć nic nie mówiłem, no... wow Ale nie, no, ja jestem dobrą platformą, ona... Ona porządkuje, czy będzie dobrze na YouTubie. Tak, na pewno. W snach. W snach. Trudno, inni mogą przeklinać przez cały film. A ty powiesz... Nawet nie powiesz słowa, a możesz coś zamontować za lub o, ograniczenie wiekowe. No dobra, no to... Z wioski mi dużo nie zostało By się przydało znaleźć jakiegoś... Może niedługa lewa, lewa... pula Ach, Coś się wymyśli, coś się wymyśli Dobra Idziemy w dal Jak ja dawno nie grałam na Bedrock Edition Aż tak dziwnie się gra No bo, powiedzmy sobie szczerze, no jakby nie patrzeć, dobry Edition jest pierwsze od Jawy, no. I jeśli raziłem fanów dobry Edition, to przepraszam, ale... O, nie powiecie, nie, no nie powiecie, że nie ma, nie powiecie, że nie ma, Javy jest... można mody mieć, więcej rzeczy jest na niej. Ale praktycznie jest o kurczę, że mi się. Czekajcie. O! Trafię się w niego tą kamerą. Nie no, ja tym czułeś, muszę zmniejszyć, bo to. Ja tu nie wytrzymam na tym filmie. Dobra, chyba będzie. O! Wreszcie dobrze. Ja wolę. Ja lubię jak się szybko przesuwę, ale tak to była masakra, wkrótce nie mogę wtrafić. Dobra, trzeba gdzieś się schować na chwilę. Do nocy, idzie. że sobie tutaj. surowy kurna, w sumie mogą mnie przepalić muszę zobaczyć, w sumie nie filmaty ale muszę zobaczyć ile się nagrywa. A, 12 minut, dobra. Um, dobra, dzisiaj będzie dłuższy odcinek specjalny, to pierwszy odcinek na kanale. No, ja się nie zaskoczę trochę. No ale ile was! Jeszcze on Przecież nie patrzyłem się tym... ...zbala jej łapieś. TALAAAAAAA! Ale krwi. Tak chodzi, Dobra, żyje, żyję. Wtedy się nagrywa smutka na mordzie. Ja pierdzielę, może dam sobie ciszej trochę tego mojego krewka na dośnięty. Dobra, może być. Muzyka nasuła! No to co tam wizowe, no... Jak tam wam minął dzień, możecie pisać w komentarzu. Jeśli ktoś jest, to niech napisze w komentarzu... Eee... Co można napisać? Pierwszy odcinek, tak, pierwszy odcinek. Eee... To w komentarzu napiszcie pierwszy odcinek, jeśli dalej jesteście. Eee... No i oczywiście zostawcie suba i lajka na moim kanale, bo... Bardzo to mi się przyda, wiecie? Eee. Sorry, tryb youtuber! Youtuber, oczywiście. E, mogę patrzeć, gdzie jest na Eee. No. ile wyjdzie ile już się nagrywa 15 minut dobra wiecie co jeszcze chwila możemy ponagrywać albo to jest idealny moment, żebyście wy też nie, nie, nie nadzieli. Eee... kończymy chwilowo ten odcinek. E, dokładnie w tym miejscu, tak, w tym miejscu, w tym miejscu. E, jak nazwę tą serię, nie wiem. E, oczywiście zapraszam was... Zostawcie lajka, like zostawcie suba, napiszcie w komentarzu jak nadal jesteście. Pierwszy odcinek i, i... Na razie widzowie, no. Chwila. No na razie. Ej, poczekaj, chyba zatrzymać mi się nie chcę. Eee... Tak, sprawdzam na filmie. F7, no to klikam F7. Dobra, może inaczej. Hmm. <laughs> Nie ma to jak oglądać. Eee. Dobra. Dobra, to by chyba było... No.